Słuchajcie, temat zmiany klimatu to jest taki fajny, gorący temat, taki super kontrowersyjny, lubimy kontrowersje, nie? Rozmawiacie sobie z różnymi znajomymi, z rodzinami, żeby różne opinie na temat klimatu. No czy nie jesteście fizykami atmosfery, klimatologami, tylko normalnymi ludźmi plus minus. E, jak normalni ludzie swoją wiedzę czerpiecie z otoczenia? To co powiedzą gdzieś w telewizji, w radiu, co najpierw w jakiejś gazecie, no i jest szum informacji. Bierzecie jedną gazetę, i znaczy, że nam grozi katastrofa klimatyczna. Jak zaraz nie znetnim emisji gazów cieplarnianych, to. Ale bierzcie drugą gazetę, i czytacie, że to przesada. No w końcu, co, klimat zmieniał się zawsze? Zmieniał się. Ja jestem Gdańszczaninem z urodzenia. Co było w miejscu gdzie jest dzisiaj Gdańsk 20 tysięcy lat temu w maksymalki lodowej? No gruby na ponad kilometr lądolud. I ostatnio to była naturalna zmiana klimatu. Nie mieliśmy z tym nic wspólnego, nie odpieruje wielka zmiana klimatu. Nasze emisje CO2 to tylko kilka procent naturalnych tego, co chodzi z ekosystemów lądowych, oceanów, wulkanów, no jest z czym problem. Co głównie dostarcza energię do systemu klimatycznego ziemskiego? Słońce. Mamy jaki wpływ na aktywność słoneczną? Nie mamy. Jaki jest gaz, który ma największy wkład w efekcie plarniany na planecie? Para wodna. Nie mamy na to żadnego znaczenia, naszej emisje. I tak bym kontynuować. I nic z tego, co powiedziałem, nie byłoby kontestowane przez kogokolwiek poważnego w nauce. No więc, no właśnie, jak to jest to zmiana klimatu? Jest to problem, czy może niekoniecznie? Ech, oczywiście naukowcy badają ten temat od dawna, pewnie kojarzycie IPCC, ONZ-owski, międzyrządowy zespół do spraw zmiany klimatu. Co parę lat publikują takie opasłe raporty, co wiemy o zmianie klimatu. No Niedawno pojawił się kolejny raport. No IPCC stwierdza, co no, jest raport na raport coraz dobitniej, że ociepla się. Jest to wynik naszej działalności, emisji gazów cieplarnianych, głównie co do spalania paliw kopalnych i będą z tym poważne problemy. prosić no. ciut A, dobra, ciut wolniej. Przesuwamy suwak ale na świecie jest w końcu wiele organizacji naukowych, które też zabrały głos w temacie zmiany klimatu. No i teraz pytanie, jaki jest konsensus naukowy? Ile dużych organizacji naukowych zgadza się z tym co mówi IPC? Że ociepla się nasza robota, gazy cieplarniane, co dwa paliwa, kopalne będą problemy, a ile procent uważa, że coś jest jednak inaczej, że może się nie ociepla, czy naturalnych cykli, może słońce, może wulkany, może metan wekiwany przez krowę, a może nie będzie problemu. E, no właśnie. E, a Przez duże organizacje naukowe, rozumiem duże organizacje naukowe. Nie interesuje nas tutaj opinia Greenpeace'u, to nie jest organizacja naukowa, a z drugiej strony jakiś think tank finansowany przez ExxonMobil czy tam inne lobby paliw kopalnych. Dobra, tu macie przykładowe duże organizacje naukowe, które w pełni się zgadzają z tym, co mówi IPC. Pewnie, niektóre loga poznajecie tam, NASA, Real Society, organizacje z Europy, Stanów, Japonii, Australii, Chin, Indii, generalnie z chcecie. No dobra, oni wszyscy się zgadzają. E, na następnym slajdzie mam loga od dużych organizacji naukowych, które uważają inaczej. Pomyśl o przykładzie takiej organizacji, którą będzie na następnym slajdzie. Pewnie ciężko Ci sobie przypomnieć, bo to jest pełna lista. Nie ma ani jednej. I to wynika, nie wynika z tego, że Amerykanie nawiązali spisek z Chińczykami, z Japończykami i Hindusami, tylko z tego, że to jest elementarna XIX-wieczna fizyka. Jak zwiększymy stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, temperatura w powierzchni planety musi wzrosnąć. Tak tobie robi się cieplej, kiedy się przykryjesz kocem. koce. Znaczy nie będę Wam teraz opowiadał o całej fizyce, która za tym stoi. To jest absolutnie fascynujące, ale nie na dzisiejsze spotkanie ale tak pewnym elementem tego się przyjrzymy, żeby zrozumieć, co jest grane. Czemu tyle w kontekście zmiany klimatu? Mówi się o dwutlenku węgla i spalaniu paliw kopalnych. To nie są jedyne jakby przyczyny naszej emisji gazów cieplarnianych. Dwutlenek węgla, ale też mamy metan, podtlenek azotu. O CO2 tyle się mówi, bo jego wkład jest największy relatywnie. I o paliwach kopalnych z podobnego powodu. Bo nie tylko paliwa kopalne, spalanie, przyczyniają się do zmiany klimatu. Także mamy wylesianie, metan bekiwany przez krowy, z ryżowisk jakieś gazy przemysłowe, to tamto, ale paliwa kopalne to jest no, dwie trzecie problemy. A po drodze mamy wszystkie sektory gospodarki, gdzie tych paliw kopalnych używamy, Tak, to jest ogrzewanie budynków, w fabrykach, w transporcie i gdzie tam jeszcze. No to tak trudno coś z tym zrobić. Przenika całą naszą gospodarkę. To jest światowy miks energetyczny. Od połowy XIX wieku. Czym zasilamy dzisiaj naszą cywilizację? No paliwa kopalne głównie węgiel, ropa, naftowa, gaz ziemny. 80 parę procent energii na świecie, którą czerpiemy, żeby mieć nasze miejsca pracy, dobrobyt i tak dalej, są paliwa kopalne. A pozyskiwanie energii z paliw kopalnych polega na ich spalaniu. Jako produkt uboczny utleniania mamy dwutlenek węgla, który z kominów i rur wdechowych pakujemy do atmosfery. No i więcej paliw kopalnych spalamy, to większe emisje co 2 z tego mamy, a dużo ich spalamy. To jest dzienne zużycie ropy na świecie. Codziennie taka beczka ropy jest zużywana, tak dzień w dzień. Większa odwierzajca, ćwierć kilometra średnicy, Także żeby mieć skalę. W związku z tym więcej paliw kopalnych spalamy, tym większe emisje mamy, no i to pewnie wiele wam mój 30 parę miliardów ton CO2 rocznie, to jest ponad 1000 ton na sekundę, jakby tak przeliczyć, ale jak wspomniałem, to jest tylko kilka procent emisji naturalnych, tego co wychodzi z kostemów lądowych, z oceanów, wulkanów, więc w czym problem? Może i dużo, ale, ale planeta też duża. Żeby to zrozumieć, bardzo prosty obrazek. To jest pokazuje gdzie jest węgiel w środowisku. Jest węgiel w atmosferze w formie CO2, niekoniecznie cząsteczki CO2 tam tkwią. Na no, przykład rośliny wyciągają w procesie fotosyntezy. A później procesy oddychania to zwracają, rozkład materii organicznej, pożary lasów. I jak mamy taki hektar lasu, który ileś tam ton węgla na hektar ma stabilnie, no to ile wchodzi, tyle wychodzi. tak? I ton węgla na hektar jest po prostu tyle samo. Oceany też pochłania odwróżnik węgla w jednym miejscu pozwolą się w drugim. I tak patrząc na ten atom węgla, on się bujał po okolicy. Czasem był w atmosferze, czasem w ekostemach lądowych, czasem w oceanach, ale generalnie ilość atomu węgla tutaj w obiegu była stała. Okej, okay, trochę dorzucały wulkany, ale zwróćcie uwagę, jak to jest mały strumień. A po drugie, trochę usuwały procesy wietrzenia skał i usuwania węglanów do osadów oceanicznych. Nie przed przypadek te dwie liczby są sobie praktycznie równe. Więc ilość atomu węgla, która końżyła, była mniej więcej stała. I przyszli ludzie i powiedzieli, pod ziemią są złoża. Węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego, wydobywajmy je i spalajmy, będzie nam się lepiej żyło. Będą elektrownie na węgiel, na gaz, samochodami pojeździmy na ropę, samolotami polecimy, no, fabryki będziemy mieli, huty i będzie fajnie. No, zaczęliśmy wydobywać, spalać i zwróć uwagę: dorzucać do obiegu nowe atomy węgla. Ale to było więziono, dziesiątek milionów, setek milionów lat, a teraz mamy nowe atomy węgla w obiegu. Nie tylko w atmosferze. Nie no, rzucamy do atmosfery z kominów rur wydechowych. One się rozchodzą po ekosystemach lądowych, po oceanach. Mniej więcej 1 czwarta trafia tutaj, 1 czwarta tutaj, w atmosferze zostaje połowa. I jak teraz mierzymy stężenie CO2 w atmosferze, no to widzimy, że go przybywa. Tu macie stężenie CO2 w cząsteczkach na milion powietrza od czasów saskich, początek XVIII wieku. My to i bezpośrednio mierzymy od no, lat 50. XX wieku. A skąd wiemy, co było wcześniej? Nikt tam w czasach saskich nie stał z miernikiem i nie mierzył, nawet porządnych mierników nie było. No, wiemy to z danych paleo klimatycznych, na przykład z rdzeni lodowych. A także jedzieć na Antarktydę albo inną Grenlandię, gdzie jest liczący sobie tam miliony lat lądolud. Robicie odwiert w głąb, wyciągacie rdzeń lodowy, umiemy datować ten lód. Możemy powiedzieć, że to jest lód sprzed 300 lat. A tamten to sprzed 300 tysięcy. I w tym rdzeniu lodowym widzimy uwięzione pęcherzyki powietrza, które zostały uwięzione tam wtedy, kiedy ten lód powstawał te 300-300 tysięcy 300 lat temu. Więc możemy poznać skład dawnej atmosfery, tlenku węgla, jak tam było, metanu i tak dalej. Widzimy granie, że tu wiele się nie działo, jakieś 270 szt. na milion. I zaczęło rosnąć, jak ruszyła rewolucja przemysłowa. Zaczęliśmy wydobywać i spalać coraz więcej węgla, ropy, naftowej, gazu ziemnego. I w atmosferze już, już o połowę więcej. Z 270, więcej do 420. No dobra. Ale dużo się mówi o jakichś cyklach, że klimat czasem się zmienia, ociepla, się ochładza. Tych gazów jest więcej, mniej. Cofnijmy się w przeszłość 10 tysięcy lat. Jakie tu cykle mamy? Takie. Koło 270. i gła do góry. Mniej więcej co 4 lata rośnie o taką działkę. Ktoś tu jakieś cykle? Dobra, cofnijmy się jeszcze dalej, w przeszłości będą cykle. Tu cofamy się w cykl epok lodowych. Praktycznie tutaj wahało się nie CO2 w powietrzu. Ostatni ciepły okres poprzedni, integracja o 120 tysięcy lat temu, epoka lodowa maksimum 20 tysięcy lat temu, no i nas ciepły okres ostatnich 10 tysięcy lat holocen. Wahało się od 170 tak do 300. Teraz mamy dobrze ponad 400 i zapiernicza szybko w górę prawie pionowo. Widać, że wyszliśmy poza naturalną zmienność. To są najwyższe stężenia CO2 nie tylko w ostatnich setkach tysięcy lat, tylko od wielu milionów lat. Nie wiem jak na Was, na mnie to robi wrażenie, że w ostatnim stuleciu zwiększyliśmy stężenie CO2 do poziomów niewidzianych od wielu milionów lat. I za zapiernicza, przepraszam za kolokwializm, szybko w górę. I teraz taki myk. Zwróćcie uwagę, my dorzucamy nowych atomów węgla do obiegu w ogóle. To są nowe atomy węgla, które tam tkwią generalnie. No i wyprzedzając trochę narrację, zmieniają nam klimat. I teraz można policzyć, za tym stoi trochę fizyki, nie będę wchodził w szczegóły. Im więcej wrzucimy, to jest suma, ile tego nowych atomów wrzucimy do środowiska, w miliardach ton CO2, versus jak wzrośnie temperatura powierzchni Ziemi. Zwróćcie uwagę, wrzucimy 2000 miliardów ton, ociepli się o stopień. Wrzucimy dwa razy tyle, ociepli się dwa razy tyle. I w zależność idzie dobrze dalej, praktycznie liniowa. Liczcie to, ile w sumie wpakujemy, a nie to, jak są chwilowe emisje. To jest trochę tak jak z dolewaniem wody do wanny. Jak wyjeżdżasz na wakacje, pędzisz z walizami na pociąg i zapominasz, że leje się woda do wanny, a wanna zatkana na amen. Wrócisz za dwa tygodnie. Co znajdziesz? Basen w piwnicy i generalnie, albo jak mieszka, mieszkasz z zalanych sąsiadów, granie przerąbane. Słuchajcie, to jak bardzo wzrośnie poziom wody w wannie, zależy od tego ile w sumie wody wlejemy. Nieważne czy lejemy, nie wiem, litr na minutę przez 100 minut, wlejemy 100 litrów, czy 10 litrów przez 10 minut. 10 litrów na minutę przez 10 minut, też wlejemy 100 i grać z naszym dwutlenkiem węgla jest jak z tą wodą lejącą się do wanny. Ile wlejemy, tak bardzo wzrośnie poziom, no, czyli wzrośnie nam temperatura. Słuchajcie, i teraz tak, my pakujemy nowe atomy węgla do środowiska i pytanie jest, to jak one długo tu będą? One się rozejdą z atmosfery trochę po ekosystemach lądowych, rośliny rosną lepiej, jak jest więcej CO2 w powietrzu, ale też ileś te ton na hektar w siebie wpakują te ekosystemy lądowe i nie więcej, powiedzą, że więcej to nie chcą. Zresztą o wyższej temperaturze mamy szybszy rozkład materii organicznej, więc może być w sumie mniej ton na hektar. Oceany też powiedzą, że więcej nie chcą. Jak macie zimną kolę i ciepłą kolę w ręku, która jest dobrze gazowana, zimna czy ciepła? Zimna, wyższa rozpuszczalność gazów. Ogrzewa się, to się odgazowuje. I jako oceany się będą odgazowywać w wyniku wzrostu temperatury, to niestety nie będą chciały przyjąć więcej CO2, tylko się go pozbyć. Więc generalnie przyjdziemy całe środowisko większymi ilościami atomów węgla. E, I to będzie na zawsze? Nie, nie na zawsze. W wyższej temperaturze, może z tyłu nie widać, czerwone kółeczko, w wyższej temperaturze przyspieszą procesy wietrzenia skał, które w końcu wyciągną tą naszą nadwyżkę. A są procesy geologiczne działające w skali geologicznej. Więc z naszego ludzkiego punktu widzenia, jak raz pakujemy tą węgla do środowiska, to on tam będzie na zawsze, robiąc nam zmianę klimatu. Coś się pani uśmiecha? Okej, okay. no bo tak to działa, no. E, dobra, słuchajcie, więc mamy więcej w atmosferze glutynku węgla i metanu i co z tego, co są gazy śladowe. Dobra. Jesteśmy zwierzętami stało ciepli. jesteśmy. mamy jakąś ciepłotę ciała, e, wydzielamy się mniej więcej 100 watów ciepła, bo pracują nam organy wewnętrzne, spalamy jedzenie, które zjedliśmy, tak, mózgi nam pracują, daj Boże, po obiedzie to różnie pewnie bywa, e, no tak, i te 100 watów wydzielamy. Więc czemu się nie ugotujemy? Bo to to taka żarówka żarowa 100 watowa. Tak? To soli nie grzeje. Po kilku godzinach takie ciepło nas po prostu zabiło, 40 parę stopni naszego organizmu, temperatura i do widzenia. No bo tracimy ciepło na zewnątrz. tak? Jak to wraki stało cieple, Ile wydzielamy, tyle wychodzi na zewnątrz i jest fajne. Ziemia, system klimatycznym ma podobnie. W stabilnym stanie klimatycznym no, pochłanie energii ze Słońca, ile energii emituje w kosmos, i jedno jest równe drugiemu. W stabilnym stanie klimatycznym. I teraz się przykrywasz kocem, Robić się cieplej. Dlaczego? Więc to jest kawałek kaniny, który żadnego ciepła z siebie nie wydziela, nie? jak leży w szafie. No dlaczego? No wydzielamy cały czas testowatów, a jak się przyczyliśmy kocem, na zewnątrz ucieka mniej. Więc energia termiczna gromadzi się pod kocem i się robi cieplej. No i o to chodziło, jak się przykrywaliśmy tym kocem. Ziemski tym klimatyczny ma podobnie. I jak utrudnimy ucieczkę ciepła na zewnątrz, no te czałki czerwone zrobią się chudsze, a te żółte takie same. No co zrobić się nierównowaga energetyczna. I właśnie jak mamy w atmosferze gazy cieplarniane, ich definicja jest taka, że one pochłaniają promieniowanie emitowane przez Ziemię. By the way, w dalekiej poprzedniej, my też świecimy, możemy zobaczyć kamerę termowizyjną. Więcej gadość cieplarnianych z definicji oznacza, że te trzałki czerwone są chudsze, mniej energii ucieka, więc się robi nierównowaga energetyczna. Ziemi tym klimatyczny zaczyna akumulować energię. Prosta fizyka. Słuchajcie, gdzie ta energia głównie się gromadzi? No w oceanach. 70% powierzchni ziemi, duże ciepło właściwe, łatwo odprowadzanie ciepła w głębiny, większość tego trafia w oceany. Czy możemy zmierzyć, jak się oceany nagrzewają? Bez problemu. Wrzucamy tysiące termometrów do oceanów, to są takie boje nurkujące. Nurkując tak, głębokość tam kilometra, dwóch, czterech, ile mi tam każemy. Po drodze mierzą temperaturę i jak się wnużą, nadają do satelity, co zmierzyły. Więc wiem, jak się zmienia temperatura wód oceanicznych, w tych wszystkich miejscach, dzień po dniu, rok po roku, na różnych głębokościach. Jest prosty rachunek, wiem, jak się zmienia energia, energia termiczna zmagaznowana w oceanach. Co widzimy? No, widzimy, że rośnie i że od powierzchni rośnie, co warstwy przypowierzchniowe. Tylko to jest takie abstrakcyjne, 10 do 22 Jula. Komuś normalnemu coś tam mówi? Pewnie nie bardzo. Przejdźmy na grzałki, takie duże grzałki, bo ocean też jest duży. Naszą grzałką będzie bomba atomowa klasy Hiroshima takie solidne pierdziu. I jak często trzeba taką bombę detonować, żeby jej cała energia wybuchu pogrzewała oceany w takim tempie, w jakim my mierzymy, że one się nagrzewają. Co tak jak czas taka bomba atomowa? Mniej więcej 6 na sekundę. Robi wrażenie. My mierzymy całkiem precyjnie, że oceany tak szybko akumulują energię termiczną. No dobra, więc jem system klimatyczny nagrzewa się. A jaka jest tego przyczyna? Tu macie taką żółtą linię, która pokazuje bilans energetyczny planety, bo my z satelitów mierzymy ile energii nie żymy, mniej ucieka w kosmos. Nawet widzimy na jakichś długościach fal, skąd mniej ucieka. Na widzimy, że ok, na długościach fal, gdzie pochłania tunek węgla, to ucieka mniej tyle energii, metanu tyle, więc możemy powiedzieć, ok, tutaj węgla odpowiada za taką część tej nierównowagi, metan za taką. Tlenek to jest Troszkę fizyki za tym stoją, nie będę na tym odpowiadał, ale generalnie jak spotykacie kogoś, kto mówi, że on nie zna żadnych dowodów na to, że emitowane przez nas gazy cieplarniane powodują ocieplenie planety, to on mówi prawdę, on nie zna żadnych dowodów. I postanowi się tym pochwalić. A taki dowód jest od licha, jeszcze trochę. tak, nie ma żadnej alternatywnej teorii, która wyjaśnia, co się dzieje z ociepleniem klimatu, nawet jakiejkolwiek trzymającej z grubsza kupy hipotezy. Słuchajcie, my nie żyjemy w oceanach, żyjemy na powierzchni Ziemi. I obserwujemy, że od no, czasów przedprzemysłowych, końcówka XIX wieku, ociepliło się o tam 1,2 stopnia. Zero to jest to średnia z końca XX wieku, czyli jakby pokazuje, ile zmieniła się temperatura od końca XX wieku, tak, kilkadziesiątych stopni, a tam wcześniej też. Zgranie stopień z haczykiem. Niewiele, prawda? Kto by się tam przejmować, ociepliło o stopień i dwie nie? Dobra, ale tak. Po pierwsze, patrzymy, jak się nagrzewają lądy i oceany ocean nagrzewają się wolniej niż ląd, a mieszkamy na lądach. Dlaczego ocean nagrzewają się wolniej? No bo nagrzanie takiej masy wody zajmuje od licha jeszcze trochę czasu. Jest na lądach ociepliło się już ze 2 stopnie Celsjusza. I to już jest spora zmiana. Jak spojrzymy na roczne temperatury w naszym rejonie Europy, w kilku miastach, od czasów saskich, jak już lubimy te czasy saskie, w paru miastach tutaj od Petersburga, najchłodniej przez Warszawę, Wrocław, Nizinę Węgierską, Budapest, aż po północne Włochy, między Weroną a Triestem jest Wenecja, średniowsze temperatury, na przykład w Warszawie, to było jakieś 7-8 stopni, coś tam, to są średnie pięcioletnie, cieplejsze, to rok chłodniejszy, ale generalnie około 7-8 stopni, zwróćcie uwagę ostatnie dekady, Brrr, zaczyna iść w górę, jak bardzo? Ostatnio mamy temperatury na Mazowszu takie, jakie były na Nizinie Węgierskiej w XIX wieku. Pomyślcie o winiarskim rejonie Tokaju vs Mazowsze, pomyślcie o osoby, które już mają parę lat, jak zmieniły się zimy w Polsce od czasów waszej młodości, jak zmieniła się ilość to wali po oczach, w tym czasie węgierska przesunęła się gdzieś w rejon Wenecji termicznie. Tak? To są już tak wyraźne zmiany klimatyczne, nie trzeba robić specjalnych badań, żeby sobie uświadomić. Zmiana klimatu nie tylko wzrost temperatury, to też inny aspekt. Tu macie zdjęcia satelitarne Polski, no sprzed 3 lat. Te białe kłaczki, które tutaj widzicie, to są chmury, a tu widzicie takie beżowe pasy. Możemy światło wyłączyć, to by fajniej było widać, Mam gdzieś taką opcję. Dziękuję bardzo. O, widzicie? No teraz pewnie widać, nie? Co tu się dzieje? A to Wam puszczę króciutki filmik, bo to też robi wrażenie. E, na, kamerka samochodowa, kierowca w jedzie w okolicach Włocławka i tego dnia kręcił, co się dzieje. No, polskie drogi, polskie krzaki, polskie pole, polska chałupa, jak to pod Włocławkiem, nic specjalnego. To był dosyć wieczny dzień. Tu jedziemy obok pola, gdzie coś tam sobie na tym polu. Zaraz jedziemy na pole, które jest zaorany, nie ma żadnych międzyplonów. Jakbym wam puścił film od tego momentu, o to jak są, w jakim regionie świata jesteśmy? Polska? Uh -uh. Sahara, Bliski Wschód, nie? No. A to pod Włocławkiem, a to polskie drogi, polskie pole, tutaj po lewej Polska Matka Boska, będzie, jak pamiętam nawet zaraz. Będzie? Jest, proszę bardzo, nie? No, susza. Słuchajcie, mamy coraz więcej problemów z suszą. Opadów więcej mamy tyle samo rocznie. Ale mam wyższe temperatury. Skoro pada tyle samo, a mam większe parowanie w wyższej temperaturze, jak się zmienia bilans wodny? Robi się ujemny. Wysycha nam krajobraz. Suszę to mieliśmy w Polsce kiedyś, ale w lecie, lipiec, sierpień, jakby przychodził upał. A tu kwiecień. Ale jak to? Wiecie, bo kiedyś zimą to opady spadały w formie śniegu. I ten śnieg leżał, zapewniając wodna stan wegetacyjny na wiosnę. Teraz w jakiej formie mamy opady w chłodnym półroczu? Deszczu. No i jak spadnie śnieg, poleży parę dni, paręnaście stopni, i ta woda w kwietniu jest już w Bałtyku. Czyli mamy coraz większy problem z suszą. To jest temat rzeka generalnie. Dobra, na świecie generalnie. E, ociepla się. Jak tak spowiedź, jakby się ociepliło tak trochę bardziej to te 4 stopnie jeszcze Na świecie to jest w Polsce jakieś 6-7 stopni. Opady w sumie będzie padać więcej, bo jak jest cieplej to wyparowuje więcej wody z oceanu. Ale że atmosfera wiele pary wodnej w nie trzyma, więc ile wyparuje tyle spadnie. Zwróćcie uwagę, to jest intensywniejszy cykl wodny. Więcej pada, więcej wyparowuje, większe grożenie powodziami, większe grożenie suszą. Ups. Możecie temperaturę i parowanie, i opady przejrzeć na wilgotność gleby i co się dzieje. A nam bardzo ładnie wysycha wysu... wysu... ładny kawałek świata. W Polsce też jeszcze problem nie będzie dramatyczny. Jak patrzymy nie, na rejon Morza Śródziemnego, tam faktycznie będzie boleć. I teraz pytanie: co dalej? No to co dalej zależy od tego, jak dużo będziemy emitować jak szybko. Dotychczas emitowaliśmy. Ileś tam, a jak w przyszłości? Nie wiemy. Dwa scenariusze, dalej spalamy paliwa kopalne, czyli Hindusi żyją tak jak my, bo czemu nie, też im się należy elektrownia, węglowacz, samochód, co nie? No w końcu paliwa kopalne się kończą, zostały nieodnawialne. i drugi scenariusz krajny, emisje spadają do zera, a później jakoś robimy je ujemne. Zwróćcie uwagę, tutaj dopiero przestaje rosnąć temperatura, kiedy wyłączymy kran w wannie, nie wystarczy ciąć emisję o połowę, to wtedy po prostu skręciliśmy kurek o połowę i dalej się leje. Dwa scenariusze emisji, co na to wzrost temperatury? Wczoraj jakieś 4,5 stopnia, plus minus, do końca nie wiemy. W niebieskim scenariuszu stopień 2. Żeby spadało dalej, trzeba wyciągać CO2 z atmosfery. Zwróćcie uwagę, dalej to rośnie jakieś 7-8 stopni. I co to znaczy, takie abstrakcyjne? 2-4-8 stopni, co to znaczy? To trzeba porównać. E, tu macie czasy epoki lodowej. Śmienia temperatura Ziemi była niższa o 5 stopni Celsjusza. I jakbyśmy tak poszli tym czerwonym scenariuszem, to byśmy zrobili coś takiego w skali temperaturowej, i czasowej. Może mniejsza zmiana, może większa. Słuchajcie, to robi wrażenie. To jest miejsce między światem epokilodowej, zupełnie inną planetą. Robimy dwuszykrotnie większą zmianę w ciągu dwóch, trzech stuleci. Epicka zmiana. Przekroczyli wiele punktów krytycznych przy okazji, nie wchodząc w szczegóły. Bada morcie, gdzie one są, przy jakim wzroście temperatury. Grają na przykład na długiej Grenlandii czy Antarktydy Zachodniej, już wchodzą pewnie w rejon możliwości rozpadu. I problem jest tym, że jakby im bliżej przyglądamy się punktom krytycznym, tym bardziej widzimy, że one są bliżej niż nam się zdawało. Niedawno no tam się ocieplenie o 3 stopnie, to nie będzie problemem. Teraz nawet 15 dwa stopnie Celsjusza mamy świadomość, że przekroczymy wiele punktów krytycznych. Lodo Antarktydy zaczyna być na skraju załamania, Grenlandia też topnieje i tak dalej. Słuchajcie, wzrost poziomu morza, bo to nie dotnie. To jest mniej więcej w stanie już wysokiej emisji następne stulecie. Taka polska linia brzegowa. Zjawiska ekstremalne. Jak macie stabilny klimat, czasem, nie wiem, przychodzi wezbranie sztormowe, albo susza, albo powódź przekracza jakby poziom nasz tolerancji naszej infrastruktury. W stabilnym klimacie zdarza się. Teraz zaczynam się przesuwać, nie wiem, poziom morza na przykład, czy zagrożenie suszą i naturalne fluktuacje cały czas są. Tych przekroczeń nie byłoby, gdyby nie wzrost średniej. Jedziemy dalej. No, zaczyna to być coraz częstsze i coraz bardziej ekstremalne, a później staje się normą. Ja Albo puszczam miasta portowe, bo tam już po prostu je zatopiło, albo tereny rolne stają pustyniami generalnie i robi się niefajnie. A później już w ogóle robi niefajnie. Słuchajcie, jedna na konsekwencje. Średniereczne temperatury. W Polsce dawno 7-8 stopni, teraz około 10, rejon rozdzielone o kilkanaście, te czarne plamy są temperatury powyżej 29 stopni. Upiornie, gorąco, nie zamieszkały rejon na Saharze. W scenariusz scenariuszu za 50 lat rozszerzają się na te tereny kreskowane, zamieszkane przez 3,5 miliarda ludzi. 3,5 miliarda ludzi na terenach tak upalnych, że tam nie da się utrzymać rolnictwa, pracować na zewnątrz, granie do widzenia. Konsekwencje? Chyba nie muszę tłumaczyć. Migracja zawsze była formą adaptacji, ale w skali miliardów ludzi z Afryki Bliskiego Wschodu na Północ może zrobić się nieprzyjemnie. Granie Świat nie chce pojąć zbiorowego globalnego samobójstwa, więc ustaliliśmy, że maksymalnie ocieplenie na tym poziomie, to i tak będzie boleć. Za tym progiem możemy przekroczyć punkty krytyczne bardzo, że tak powiem, nieprzyjemne. Otóż na przykład scenariusz wielkiego wymierania, nie będę wchodził w szczegóły. Wielkie erupcje wulkaniczne, oceany się otleniają, nagrzewają, zatrzymuje się cyrkulacja oceaniczna, bombują hydraty metanu, rozkwitają bakterie siarkowe, zamiast tlenu mamy ocean przystąpione siarkowodorem, wymierają gatunki na lądach, generalnie wielkie wymieranie były zaprzątkowywane emisjami dwutlenku węgla. Pytanie, czy możemy powtórzyć taki scenariusz naszymi emisjami CO2 z paliw kopalnych? Odpowiedź jest nie wiemy, jest wiele nie wiadome. Niektóre badania skoro już czerwonej linii naszej emisji, nie zrobimy tego. Według innych już niebieskiej linii jedziemy po bandzie. Lepiej nie robić tego eksperymentu. Więc mamy silną motywację, żeby tego nie zrobić, nie przekroczyć tych progów. Co trzeba zrobić, żeby to zrobić? Do czasu emisje nam raczej rosły, a wana nam się prawie przelewa już. To możemy zobaczyć, jak bardzo się przelewa. Ciekawe, czy się uruchomi. Oczywiście, że się nie uruchomi. Dobra, granie wam nam się prawie przelewa. Trzeba by ściąć emisję mniej więcej w ten sposób. O połowę w ciągu dekady i do zera kilkanaście lat później. To jeszcze bardzo niewygodny wykres. Politycznie, społecznie, gospodarczo i psychologicznie. Słuchajcie, dlaczego ludzie tak negują zmianę klimatu? Bo znają napisać, na atmosferę lepiej od fizyków w atmosfery. W dawnym klimacie lepiej odpalał klimatologów. Nie. Dlatego, że im się nie podobają implikacje tego wykresu. Na przykład dla gości z kopalni Bogdanka, tak? Co to znaczy? Na zasadzie, ratuj się kto może, jeżeli nie chcemy tego tudzież tego, my to musimy zrobić. Musimy wyzerować te emisje w ciągu 20 paru lat. Sorry, do zera, nie gdzieś ciąć o kawałek, cały czas by lała woda, by się przelało. No i do naszych dzieciaków dociera, co my im robimy. Bo my mówimy, że E, panie Marcinie, już stary jestem, mam swoje lata, nie dożyję najgorszych konsekwencji, tak? To teraz spójrzmy w oczy naszym dzieciakom i powiedzmy, ja nie zamierzam się wysilać, bo dla mnie korzystne gospodarczo, biznesowo, w ogóle lubię polatać sobie samolotę, powiedzieć samochodem, ani ja zapłacę za to rachunek, tylko ty, twoje dziecko, drogie dziecko i twoje pokolenie, tak? No i ufaka im pokazujemy. To kto i ja mówi, że jesteśmy niepoważni, nie co sobie w ogóle myślimy. I myślimy nie otwierają nowych kopalni węgla w tej sytuacji. Znaczy ja to nie umiem niecenzuralnie nie skomentować, więc <śmiech> dzięki wielkie.